Witam Państwa. Chcę Państwu pokazać prosty sposób na spożytkowanie, już troszkę ususzczonego chleba lub bułek, po prostu z nich grzanki wrzucamy na suchą patelnię, chleb i bułki i podprażamy po prostu przewracając jakiś czas powstają nam takie grzaneczki, które możemy zużyć do zrób, sosu czy nawet samemu sobie tak zjecie osłodzić Dziękuję bardzo.